Oto poetycka historia, miasta marzenia, prawie 500 lat dobrych, ciepłych, przyrody z ludzi i zakątka świata, prawie pięć wieków raczej spokojnych, mieliśmy na tyle szczęścia, że co złego to raczej nie tu, jest fajny powód do świętowania i jest fajny powód do uśmiechu. Poszukaliśmy w archiwach piń, sztab pięćsetlecia i ja młody poeta. Pochodziliśmy po domach i poszperaliśmy w rodzinnych albumach. Uzbieraliśmy dużo historii, wspomnień, kopii, notatek, zdjęć i filmów. Mieliśmy dużo ciekawej pracy wśród mieszkańców i zaufanych turystów. Zrobiliśmy dokumentację na dziesięciu komputerach i poskładaliśmy to w książkę pod tytułem Historia Miasta Marzenia. Warto było, przyda się, zwłaszcza kolejnym pokoleniom, bo mamy ciekawą i barwną historię, a książka będzie atrakcyjną i płatną pamiątką. Każdy z nas to jakaś historia i każde już trochę przeżyło, ale dobrze jest być częścią marzenia i oby wciąż nam się zdrowo żyło. Patrzyłem, słuchałem, rozmawiałem i notowałem, co się działo dokładnie, a potem opisywałem wierszem i zamieniałem w baladę naszą marzeniową historię. Był rok 1510 i czas wiosenno-marcowy, gdy miasto marzenie powstawało. Gdy przypadkowi podróżnicy i włóczyki spotkali się tu na brzegu około południa pod palmami, pięknymi i ciepłem otoczenia odpoczywając, dobry klimat zrobił swoje, karmiąc brzuchy i psychikę, odkroje rosnące zdrowe i smaczne jedzenie, ostrożnie poznając się. To byli niby obcy sobie ludzie, ale jednak podobnie życiowo cierpiący, żyjący od dłuższego czasu w trudzie, ale jednak po jakimś czasie pogodzeni ze stratą i z upływem czasu ciekawi świata i młodzi duchem, bo przeróżnienie szczęścia się rodzili samotni, a tu trafili na takie przyrodnicze piękno, może z szansą ponownego poukładania sobie życia. Mieli tu sporo luksusu, ciepło raczej syto, minerałka i dachy z palm. Trochę wiedzy dzięki życiowemu doświadczeniu i piękną okolicę, ach przyroda. Coś tak jakby raj na ziemi, a przynajmniej chwilowo zaczęli rozmyślać i ocenić, czy warto dalej iść. I tak się poważniejsze myślenie o marzeniowie zaczynało. To były trudne, pracowite i przydatne dwa tygodnie życia. Ostrożne myślenie, solidna praca i aurowy odpoczynek oraz zwiedzanie reskiego otoczenia. Pomału i ostrożnie. Spory ten został mniej więcej poznany, no i spodobało się. Na razie raczej bezludny i bezpieczny i coraz poważniejsze myśl, a może jednak tu zostanę. Było ich sto osób, akurat pięćdziesiąt par, pań panów oraz dziesięć kotów i romantyzm kiełkował. Cały dobytek mieli w tobołach, torbach, plecakach i głowach, rękach, sercach, duszach, a trafili do krainy łagodnego słońca i przyrody raczej korzystnej dla zdrowia. A po dwóch tygodniach przy wieczorem ognisku odbyła się narada. Czy zostać tutaj w tym na razie małym raju? Czy nadal iść na koniec świata? Wszyscy mieli wolny wybór i byli świadomi sytuacji. Iść, czy zostać tutaj na razie w aurowym miejscu? I na szczęście zostali... Opłacało się zwiedzanie świata, bo się sporo nauczyli, a pisarz i poeta mój pradziadek pokronikował to, co przez te dwa tygodnie później przeżyli. Miał dobrą skórzaną torbę, którą dostał na osiemnaste urodziny i wszystko zachowało się, bo dodatkowo schowali do kufra wielcy historii. Zbudowali pierwsze domy i magazyny naszego marzenia. Zawsze robili też różne zapasy i obserwowali jak żyje przyroda. Uczyli się rytmu jej życia, żeby wiedzieć co i jak, że w dzień nauk korzystnia w nocy łagodnie pada i że pogoda jest raczej stabilna, uniwersalna. Lubili być w dobrej formie fizycznej i psychicznej oraz mieć aktywny tryb życia. Gdy potrzebowali, to pomagali sobie przy przeróżnych pomysłach. Lubili być zdrowi, zdolni, pracowici i dbali, bo trochę poznali życie i świat i czuli się szczęśliwymi mieszkańcami marzenia. I tak im mijał szesnasty wiek myśląc, działając i dbając dla życia i przyjemności. Bo tak człowiek ma w naturze uniwersalnie. Kocha życie, lubi wolność odpowiedzialność jego zalety. Ogrodzili ładnie, praktycznie i obronnie nowy dom. Pięćdziesiąt dobrych budynków. Sady i ogrody też nadal ładne są. Wiemy to z dokładnych szkiców. Wymyślali także broń, ale przede wszystkim do bronienia się i obezładniania, bo kochali pokój i uczyli go, siebie, przeciwnika i ewentualnego wroga. Często próbowali się dogadać, chociaż bardzo niebezpiecznie bywało, ale na ogół warto było próbować, bo często się to jednak jakimś sposobem udawało. Zdarzył się kiedyś trzy razy bardzo mocny wróg, miał przewagę liczebną siłą i sprzętową, ale od tego był jest i pozostanie sprytny umysł, żeby bronić siebie i marzenie myśląc i działając. To były żywe stworzenia, nie duchy, a więc zwłaszcza ważniejsze były do złapania i rozbrojenia. Pomysłowość znowu pomogła, jednak nasi zmusili wroga do porozumienia. No i tak im płynął czas, raczej zdrowo i spokojnie. Myślenie, praca, dbałość i trochę szczęścia, rozwijało się marzenie. Uczyli się, bawiąc, bawili się, ucząc, wymyślając i ostrożnie próbując różne pomysły. Dobrze posługiwali się umysłem i mieli raczej dobre doby. Starali się dobrze żyć z różnymi sąsiadami, chociaż mieszkali trochę daleko, za morzem, rzekami, lasami albo górkami, ale jednak pokojowo kwitnął handel wymienny, na przykład wiedza za wiedzę albo skrzynia za furmanki. Ludzie się dogadywali albo też pomagały im nasze marzeniowe rady i osądy. Marzenie stało się tutejszą stolicą, ale nadal pozostało wolne i neutralne. Bo mieszkańcy woleli być krajem przyrodniejszą umysłową, a w niej wolnym i szczęśliwym człowiekiem. No i wszyscy ich raczej lubili i szanowali. Za mądrość, wolność, umiar, humor i temperament. Nadal chętnie miasteczko odwiedzali, lubiąc pogodę, przyrodę, ludzi i koty też. miał tak minęło wiele lat i kolejne pokolenia kochały i nadal kochają ten wolny, ciepły świat i przyrodę jak zmarzenia marzenia. Natura kiedy kiedyś zasady nadal dobrze się sprawdzają. Być zdrowym, niezależnym i spełnionym uczciwie ze wzruszenia wywoływają i wywołują. Bardzo się napracowali, ale efekt ma, Myśleli, projektowali i wykonywali. Bezpiecznie żwało i solidnie. Marzeniowcy, zawodowcy oraz ludzie fajnego rozumu. Takie opinie o marzeniu krążą i krążą. i jest powód do przyjaźni i szacunku, bo marzeniowcy, gdy poważna prośba, to mądrze pomagali w miarę rozwoju i w miarę potrzeb. Wieca była dokumentowana jest i będzie różne rzeczy dobre i złe i do specjalnej jest skrzyń schowana. Kiedyś była zakupowana w kuchach w historii wiedzy. No było z tym trochę praca, ale to skarbnica umysłowa przed wrogami. A dzisiaj oryginały to pamiątki w muzealnych gablotach, ale ich kopie można kupić albo wypożyczyć z biblioteki, a oryginały pozostaną zabezpieczone w Muzeum Miasta. Dotarliśmy do marzenia. Już prawie współczesnego, ciepłego, fajnego i pokojowego wspomnienia, czyli na szczęście dobrego, wygodnego. Dokumenty w treści podobne, raczej kwitnąco i chce się żyć. Oczywiście z kilkoma wyjątkami, ale tu na szczęście wojny światowe prawie nie dotarły. Ach, cieszymy się faktem istnienia naszego uroczego raju, kochanego miasta marzenia, stworzonego staraniami ambitnych dumnych mieszkańców. Przyjemniej przegląda się rozwój kolorem zanotowany naukę, sztukę i przyrodę, że człowiek jest taki prosta, jednak taki zaawansowany. Tak, zamknęliśmy dwudziesty wiek i niech nowy, dobrze Trwa. Oby pożyteczne działo się i niech ma urok dokonania. Pozostało jeszcze trochę wydarzeń z 500 święta. Więcej poprzeżywamy a, i potem udokumentujemy. Będą parady, zabawy i czas uroczystego śpiewania. A potem kwartał, potem książka, potem historię miasta marzenia. Raczej pochwalimy i odłożymy na domowe półki. A oto pozostałe prawie pięć, dziesięć lat, nazywany 50 złotą dekadą, przyjeżdża do nas cały świat, bo jesteśmy też ładną, pocztówkową, płytową i reklamą, zdrowo, ładnie i umysłowo, oto nasza reklama światowa, nadmorskie marzeniowo to fajny kurort, od lata do lata. Nadal cenimy dobrą jakość życia, więc turyści chętnie przyjeżdżają. Sztab ludzi dba o dobro marzenia, a pani burmistrz jest sympatyczną i odpowiedzialną osobą. A jeśli masz jakiś dobry pomysł i pożyteczny, tym lepiej. To jesteśmy otwarci na nowości, a może nawet dostaniesz w nagrodę słynny marzeniowy niebieski plecak o pamiątkowej zawartości więc życzymy łatwej, dużej i dobrej pomysłowości. Ach, przyjemniej zbyć żyć żyć w marzeniu, bo przyroda, ludzie i luz w prawie pięćsetletnim doświadczeniu na tym ziemskim, planetowym kawałku odpoczywać i się bawić i nadal czuć się młodym, chłonąć ten klimat zmysłami w otoczeniu przyrodniczym. A dodatkowo w środku naszej książki o wydarzeniach będą też te trzy wersje mapy naszej aktualnej okolicy. Mała zwykła, druga rozkładana oraz elektroniczna, opisana po kolei w kilku zdaniach. Precyzyjna, sprawdzona, czyli fachowej pracy, pięć wieków naszej architektury i na skróty dość mocno rozbudowanej przemyślenia działania dbałości i korzyści z naszej dumy dwutęczowej tak przyjemnie mi spojrzeć na tą mapę w towarzystwie łzy wzruszenia, że już prawie zrobiliśmy całą tą dobrą pracę. Jelgacko pochwaliliśmy, podziękowaliśmy i podsumowaliśmy dotychczasowe pokolenia. Myślę, że pradziadek byłby dumny, że przemyślenie, działanie i wzajemny szacunek nadal dobrze współpracują, tworzą i może za następne 500 lat nasze prawnuki. Też nas tak ciepło wspominają, dziękujemy i pozdrawiamy. A obecnie jest rok 2010, ładna wiosna i marzec za oknami. Przejrzeliśmy przedostatnie dane i prawie skończyliśmy naszą historię miasta marzenia, bo został nam jeszcze obec świętowania. Około cztery miesiące trudnej, ale ciekawej pracy. No i proszę, jaka duma, raczej ucieszą się wszyscy. Bije brawo szefowa sztab 500-leta i ja młody pisarz poeta. A cytując szefową sztabu 500-lecia, a teraz potrzebujemy zdrowo 500 lat przeżyć, żeby powstał drugi tom. Bo pierwszy jest fajnie zaprojektowany. Mądrze i ładnie nam to dzieło wyszło. Trzeba będzie nadal opisywać i rymować to, co się w marzeniu będzie działo. A potem znowu to kolejne dzieło wydrukować. I może tak już będzie w kółko. Stałe dat 500-letni dziedziczony. Reszta to techniczne sprawy w głowach i rękach naszych specjalistów. Ludzie mają sporo wprawy i umysły zdolnych studentów. Raczej powinno się udać zamknąć pracę w pięciuset kartkach symbolicznie, aby marzeń nie mogło tak trwać na naszych szanownych marzeniowych półkach. Tak, oczami wyobraźni komputerami już widzimy naszą wirtualną i ekologiczną księgę. Dużo wiedzy, szkiców i wypasiony, format A5, darcy dzieło delektywne. Na okładce pierwsza, kopia pierwszego oryginalnego rysunku o sto obierze światech i włóczykijach oraz dziesięciu kotach i psach, którzy stworzyli pierwsze i drugie marzenie zniszczone w bitwach, ale odbudowane, a w środku książki, płyta, płyty i multimedia oraz z tyłu panorama miasta marzenia obecnie. Szefowa mnie poklepała, no by wasz zdolny miewasz talent. Ja bym też tak napisała, dobra praca, dziękuję. Jutro po przyrodniczym odpoczynku, przejrzymy to jeszcze raz. A pojutrze na pierwszym marzeniowym brzegu, zrobimy próbę w plenerze i tą baladę wykonasz jest czwartek i zaśpiewałem sztabowi to opowiadanie, no i wszystkim popłynęła łza, bo przyjemne słuchanie, że ładna jest poetycka historia miasta marzenia. Sztab z uśmiechem bije mi brawo, że stworzyłem ładną balladę, że bywam zdolnym twórcą, bo utróm ma ładną duszę, treści i formę. Jest piątego koło południa i został prawie kwartał do święta trzy miesiące. Zebraliśmy tu mieszkańców na próbę i śpiewam moją próbną marzeniową balladę. Ledwo skończyłem ukłonem i wszystkim popłynęły ze wzruszenia. A po chwili słuchacze widzowie biją mi sztabowi oraz sobie brawa. Jest szacunek i uznanie, a nawet dostajemy kwiaty, czuję szczęście i dumę, bo na końcu książki będą moje dokonane, twórcze, a dostanie i też jest to pierwszy egzemplarz, pierwsze sto trafi do muzeum symbolicznie. W imieniu pradziadka, pisarze, poety i też symbolicznie, bo talent jakby jakiś sposób osalał. więc ten egzemplarz trafi do specjalnej niebieskiej ramki i do mojej najlepszej książkowo-komiksowej szafki i półki. Poszedłem na chwilę do domu i do swojego pokoju. Znowu usiadłem przy biurku, ale we wzruszającym nastroju. Włączyłem sprzęt komputera i testową wersję programu cyfrowego pradziadka. Ja szefowa i sztab go wymyśliliśmy oraz resztę osób i kotów z pierwszego marzenia. W dwóch wersjach pierwszą zwykłą czarno a drugą kolorowo-trójwymiarową. Tak, to będzie dobry prezent dla mnie i dla podobnych, bo pradziadek jest mądrze zaprogramowany. Umie bardzo dużo różnych rzeczy, i mądrych, i wygadanych. Wciąż potrafi rozbawić człowieka uniwersalnymi żartami. Programiści się postarali, żebym mógł żyć z dobrymi wspomnieniami. Dokładnie tysiąc najróżniejszych rzeczy program pradziadka obejmuje. Byłem jestem i raczej będę z niego zadowolony, bo nadal się z nim dobrze czuję. Technicy zrobili kawał dobrej pracy i wkrótce im za gotowego pradziadka też podziękuję, a teraz gaszę komputery do sklepu i po nowe długopisy, a już za niecały kwartu uczciwie pięćset że nie. Marzenie. Aha. Chowam roboczą wersję książki o historii do Korpi Torbi, która przetrwała. Szefowa 500 dała mi obie do przymiarki. Książka i torba elegancko pasuje i wygląda jaki ładny jest ten komplet w lustrze. Ja torba i prawie historię miasta marzenia, a w środku już prawie cała moja poetycka historia. Podziękuję szefowi pradziadka i ode mnie. Zabezpieczy, mogę zamknąć drzwi i do zobaczenia. Jest marzec 23 marzec i wiosna 2010 roku. I prawie dwunasta w południe, umownie, symbolicznie, jesteśmy na świątecznym pierwszym marzeniu w naszym brzegu po przebieranie podróżniczo w owo i pradziadkowo i jest pięć tysięcy rodzin z moim poetyckim śpiewaniem. Słyszymy punktualny dzwon ratusza, zaczynający śpiewanie i świętowanie. Brzmi poetycka historia, prawie pięćsetlecia miasta marzenia. A po zakończeniu są łzy wzruszenia, duma, brawa i okrzyki. Dziękujemy razy dziesięć. I tak zaczynamy świętowanie. Pięćsetlecia miasta marzenia. Obyśmy nadal żyli zdrowo, niezależni, spełnienie. Tak jak wolni ludzie, o tak. Brawo pogoda, przyroda i ludzie, bo mamy raczej dobre prawie 500 lat. Niech zdrowo trwa świętowanie i dobre zapisze się we wspomnianie i książkach. Bawimy się, jemy, popijamy i korzystamy z życia. bo bo od dzisiaj 23 marca w pierwszej lastce symbolicznej Dzień Astronomicznej Wiosny umownie 500 lat prawie mamy oraz 530 i 20 urodziny starszego i młodszego pisarza i poety twórcy. Oto tutejsze dwa tygodnie delektywnego świętowania. Dużo i pozytywnie dzieje się i będą ładne nagrania w książkach ciepło przyroda i łagodne słońce dobrze na nas wpływają okolica barw nie bawi się w święto niemal pół tysiąca kochanego Kolorowo i wesoło żyjemy z pomysłami, ale tak żeby nic złego się nie stało, żebyśmy byli cali i zdrowi, tak się świętuje tuż pięćsetkę, blisko pół tysiąca, bezpiecznie, mamy dumę i radochę, bo tak wygląda jako wydarzenie. Minęły dwa tygodnie jest niedzielny wieczór i wszyscy są przed dwudziestą. Oto ponowne świąteczno kostiumowe zebranie miasta. Znów na pierwszym brzegu z moją duszową twórczością. Wstajemy z ławek gotowi do ponownego śpiewania. Po dzwonie ratusza opowiadamy moją dumę balladą. Legendy o dobach oraz dnie, niego miasta marzenia. Prawie. I śpiewa kilka wzruszonych pokoleń, a, koń, a na końcu z okrzykiem dziękujemy, razy dziesięć, bijemy brawa i wycieramy oczy rękami wzruszonych serc. Jako prawnogi młody twórca czuję w sercu dużą dumę, a jako człowiek z planety Ziemia też się czuję szczęścia, że. Dobrze mi tu przytulnie i mam fajne życie młodego człowieka. Dziękuję pradziadku i wam przodkowie za marzenie, bo powstała ładna historia, a wkrótce dobra książka. I tak kończymy świętowanie, Pięćset lecia miasta marzenia. I obyśmy nadal żyli zdrowo, niezależnie i spełnienie, tak jak wolni ludzie, ota. A tak już trochę spokojniej To pozdrowienia z pięćsetletniego otoczenia. Oby wszystkim żyło się naturalnie. Zdrowia, nie bogactwa, wolności, uczciwości i szczęścia. Mamy pierwszą pięćsetkę i niech druga miło trwa. Bezpiecznie, ciepło, fajnie, zwłaszcza uroczych tęczowych okolicach. Oto poetycka historia miasta marzenia pięćset lat dobrych ciepłych przyrody ludzi i zakątka świata pięć wieków raczej spokojnych mieliśmy na tyle szczęścia że co złego to raczej nie tu był i może wkrótce będzie powód do świętowania bo jest fajny powód do uśmiechu. A oto poetycka mapa miasta marzenia w kilku zdaniach, co jest i gdzie. Niech dobrze spełni rolę przewodnika w turystyce i zabawie. Jedenaście różnych turystycznych obszarów dzielnic i duży wybór atrakcji. Pogoda, przyroda i pomysły sprzyjają marzeniu. Życzymy zdrowej i fajnej zabawy. W północno-zachodnim marzeniu mamy raj dla plażowiczów. Jest wygodnie w słońcu i w cieniu, bo staramy się dbać o turystów. Mamy duże i długie wybrzeże, a ta plaża jest największa. Ma też najlepsze zaopatrzenie, bo jest przede wszystkim turystyczna. To pięć hektarów, aby popływać i poleżeć. Dużo ciepłego piasku. Zdrowo, czysto i bezpiecznie w zasięgu ratujących fachowców. Jest też plażowa gastronomia i wypożyczanie różnego sprzętu. Ta część plaży jest trochę większa i nazywamy ją strefą hałasu. A sto metrów obok tej plaży jest jej druga część podobna, ale spokojniejsza. Otaczają ją i oddzielają trzy długie i gęste lasy. Jest zwłaszcza bardzo zmęczonym turystom polecana. Też strzeżona i zaopatrzona, ale to przede wszystkim strefa ciszy, bo marzenie zna na ciężarę życia i myśli też o bardzo spokojnym odpoczynku dla turysty. Oto północny prawie środek marzenia i nasz port dla przeróżnych statków. Oto nasze morskie okno na świat i spokojna przystań dla przeróżnych podróżników. Mamy wielu zdolnych rzemieślników, co już przeróżne łódzki budowali albo remontowali, naprawiali i wielu zadowolonych klientów, którzy nadal będą nas polecali. Mamy tu sześć dużych wejść do portu, turystyczne, handlowe i remontowe oraz dwa rezerwowe w razie jakichś kłopotów i obie nadal rzadko przydawały się. Po bokach miasta mamy dwie latarnie morskie w tęczowych i odblaskowych w nocy kolorach świecą i buczą na mile i kilometry, dając znać o bliskim brzegu marzenia. Przyjemnie jest patrzeć na łódki, małe, średnie oraz duże, na pomysły, wzory i kolory, ach mają ludzie wyobraźnię. Nasz port jest jak drugi dom, praktyczny przytuli, raczej bezpieczny. Staramy się o ogólne dobro, żeby był fajny, marzeniowy. Na północy, na prawo od portu, mieszkamy my, marzeniowcy, oddzieleni naturą, przyrodą od hałasu. Mamy swoje domy i różne miastowe rzeczy. Żyjemy z żartem i na luzie, zdrowi, niezależni spełnieni. Tak działa też na nas marzenie, jego naturalne zalety. To najstarsza część miasta marzenia i nasze ulubione miejsce, stąd są najlepsze wspomnienia, bo to tu nasi przodkowie zaczęli historię, to nasz fajny, luźny świat na co dzień i dobry azel, gdy potrzebujemy, w kłopotach i w słabszej pogodzie, to tu się najlepiej czujemy. Te pięćset lat nam się bardzo przydaje, bo to wiedza, praktyka i doświadczenie. Dzięki temu żyjemy w fajnym mieście, kierując się rozumem, sercem i etyką. I oby już tak pozostało, przyroda, pogoda, okolica i my. Oby nic poważniejszego się nie działo i niech przebywają fajni turyści. A tutaj na północnym wschodzie rośnie dużo leśnych owoców, grzybów i ziół. Lubimy je mieć na co dzień dla zdrowia i ładnych zapachów. Na szczęście mamy dobry klimat i bujni ładnie rosną. Oto nasza naturalna apteka, a jej składniki łagodnie działają. To miejsce jest wielofunkcyjne do zbierania, oddychania i oglądania. Zadbane, lubiane i potrzebne i na szczęście łatwe do uprawiania, bo w zasadzie dba o to sama przyroda, a my tylko tego doglądamy. I to też duża przyrodnicza zaleta, że na szczęście naturalną aptekę też mamy. Ten jest duży ale dobrze zorganizowany są ścieżki drogowskazji oraz ławki znany wielu ludziom i często odwiedzany i korzystamy my oraz turyści dziesięć hektarów naturalnego zdrowia i sporo chętnych z umiarem kupujących ładnie rośnie w promieniach słońca i na szczęście to teren marzeniowy Oto prawie środkowe zachód marzenia, hotele, pensjonaty i pola domkowo-namiotowe. To też gęsto zaludniona okolica i towarzystwo raczej spokojne, pokojowe. Mamy dobrych ochroniarzy, ale na szczęście mają mało pracy. Bo od dawna żaden duży kłopot się nie przydarzył i z tego też się cieszymy. Na szczęście udało się tak wszystko zbudować, żeby przyroda na tym nie ucierpiała. Udało się tak wszystko dostosować, żeby sobie spokojnie żyła i sporo luzumiała. A teraz proszę, jaki widok jest zdrowa, bujna i kolorowa. Tak miasto marzeń nie zżyje z przyrodą, że jest naturalna i zadbana. Jak fajnie jest leżeć na hamaku i widzieć przyrodę na tle nieba. Odpoczywać w łagodnym, ciepłym słońcu i czuć tlen i jod w płucach. Czuć zapach półmetrowej trawy i aromat kolorowych kwiatów. Korzystać z uroku przyrody, mieszkając albo odpoczywając marzenią. Witamy na środkowym wschodzie marzenia. W mini parku przyrody i minerałki, przy zabytkowych alejkach i rowerowych ścieżkach oraz ławkach praktycznych. W towarzystwie pomnikowych stawów i przyjemnej fontanowej bryzie. W tlenowo-jodowym oddechu jest przytulnie i przyjemnie. Można z daleka oglądać parkowe zwierzęta. Ostrożnie ustawionymi lornetkami i robić im tanie pamiątkowe zdjęcia specjalnymi cyfrowymi aparatami. Siedzieć na ergonomicznych ławkach albo poleżeć na turystycznej trawie pod drzewami. Oddychać klimatem otoczenia i słonecznymi promieniami. Polecamy też minerałkę, przy ławkach są praktyczne krany, dobra woda, samo zdrowie i mamy rurociąg z nią wybudowany. Lubimy te parkowe chwile, przyjechać na picie i z pięć do odpocząć. Przyjemne rzeźkie oddychanie, karmiące potęgą. A tu obok stadionu sąsiadując z różnymi zabudkami, jest nasz kolorowy raj dla turystów i mieszkańców. To dzielnica z przeróżnymi sklepami i mamy duży wybór towarów. Są sklepy giełda oraz targ z różnymi usługami i wymianami, a dla nudzących się dzieci trzy różne place zabaw z fachową opieką i bezpiecznymi zabawkami. Tu też mamy dużo przyrody i dobrą komunikację, a jeśli trzeba odpoczynku i ochłody, to z boku są ławki i mamy minerałkę, a w razie jakichś większych kłopotów można poprosić o pomoc po policie, czuwają w stałym marzeniu i wciąż robią dobrą misję. Tak jak w prawym całym marzeniu, wszystko otwarte jest cały czas. Pracujemy dla siebie i dla turystów, a po ośmiu godzinach wymienia się obsługa. Pracujemy w trzyzmianowym systemie, a potem mamy przyrodnicze wolne. Dbamy referendami, więc żyjemy zdrowo i fajnie. I również dlatego czujemy się delektywnie. A na prawo od różnych sklepów na stadionie, znów przeróżni ludzie występują, jest dobry sprzęt, obsługa występujący i widzowie, którzy dobry pomysł chętnie oklaskują, ładna rzeźka i ciepła pogoda, ale jednak medycy czuwają, bo marzenie wesłonie z ochrony zdrowia i niech spokojną pracę mają. Niebieski stadion już od wielu lat służy sportowi, handlowi i sztuce. To uniwersalna budowla i bardzo opłaca się. Są to najprzeróżniejsze firmy, tak w środku jak i naokoło. Jesteśmy dumni z marzeniowej areny, bo jest bezpiecznie, przytulnie i światowo. Przez te 14 świątecznych dni też przeróżni ludzie występowali. Sportowcy, twórcy i zdolni ciekawi wykonawcy czarowali swoimi talentami. Alternatywa, piosenki, żarty i przedstawienia nadal będę mówiły o wszechświecie i o człowieku oraz tym, czym są marzenia, zwłaszcza na tle naszych pięciu wieków. Oto to jest prawie południowy wschód i marzeniowa mini pustynia. To dziesięć ziemi piaskowych hektarów motoryzacyjnego szaleństwa. Jedna trzecia z tego jest dla dzieci, a reszta jest dojrzałą dorosłą jazdą. Tu się ogląda furwa albo jeździ, ale tylko z bezpieczną adrenaliną. Dzieci mają duży ubaw, a sprzęty są bezpieczne i ekologiczne. Mamy kilka fajnych powyginanych tras i bliskie, dobrze wyposażone punkty medyczne. Rodzice i opiekunowie mają dobry widok, dźwięk i kontakt na to, co się dzieje z pociechami. I sami też chętnie jeżdżą, a najchętniej to całymi rodzinami. Dorośli mają w sumie sześć tras dwie dla nowicjuszy i cztery dla amatorów. Obsługa wypożyczalnie zna się na wszystkich sprzętach i ma rowery, kłady i trzydzieści małych z terenów. No i tak się tu ludzie bawią z bezpieczną adrenaliną. Wypożyczają, jeżdżą i fruwają z marzeniowymi strukturami bezpieczną wolnością. A tu prawie na końcu południowego marzenia mamy dzielnicę historii, miast, historii miasta marzenia, oto muzea, zamek we skałobuzów, nagwiedzony bunkier, park historyczny i naukowy, zabawy, bunkry i lochy, czyli nasz szacunek pokoleni troszkę mądrej zabawy. Większość tej dzielnicy to kulturalnie zwiedzanie historii, czyli ciekawa świata w marzeniu, co było kiedyś jest obecnie i raczej będzie w przyszłości, czyli nasze historyczne to i owo w ciekawym wykonaniu. A obok w tej samej dzielnicy jest ta sama historia, ale w wersji nowszej i luźniejszej. Mądra i bezpieczna dla dzieci, dorosłych i starszych. Wieloczęściowy park historii naukowej zabawy. Dużo różnych budowli i scenerii wypasionych. Historia marzenia w eleganckim i zabawowym skrócie. Fajnie zwiedzający i bawiący się turyści i mieszkańcy. Pięćset lat w mniejszym albo większym skrócie. Bywam tu od czasu do czasu i nadal wychodzę zdrowy i uśmiechem. Budowle i sceny przydomowe gniazdowe, przyrodnicze, okolicowe i przyszłościowe nadal przyciągają pomysłami, mądrości i humorem. Widziałem już podobne na świecie, ale jeszcze żadne nie pokazywały tylu wydarzeń i lat. No cóż, takie już bywa nasze miasto marzenie. Lubimy wiedzieć, umiejąc i rozumiejąc świat. Tak, tu też stworzyliśmy ładny dzielnicowy przykład, że historia i młodość mogą dobrze współpracować. Bo uwierzyliśmy czas w odnowionych budowlach, żeby nasza historia też mogła długo i dumnie trwać. Budynki można zwiedzać zawsze i się w nich pobawić, ale tylko w kulturalno-bezpiecznych granicach. Bo zostały historyczno-naukowymi atrakcjami dla ludzi o umysłach, sercach i duszach, etykach. Było dużo kombinowania, planowania i remontowania, ale efekt jest znakomity. Oto starania kolejnych pokoleń wolnego człowieka i po latach nadal będą mogły płynąć dumne łzy, że a jednak nam się udało, pamiątki z historii były są i niech takie pozostaną. Nasze wielopokoleniowe dzieło że jej zdobi elegancją, dokonaniem oraz dumą a na wschodnich, zachodnich i połudownich końcach jest trzyczęściowy wielki park krajobrazowy. On w całości ponad tysiąc hektarów ma, na naturalny, zadbany i kolorowy. Na każdym z końców marzenie jest główna jako brama, bo park jest pod ochroną naszego miasta. Ładny od dnia ogrodzony i ma pięć budynków do pilnowania, stworzonych z myślą o przyrodzie, o nas i turystach. Budynki są duże i wielofunkcyjne, a w nich wiedza mini szpitali, i służby mundurowe i są na tyle uniwersalne, że doskonale spełniają swoją rolę. W całym parku jest pięć budowli identycznych, po jednym na rogach i główny południowy z podnoszonymi do stu metrów tarasami, tak jak na okładce szefa tego wydawnictwa. I dobrze ze sobą współpracują. A nadal zdarzają się pogubienia dzieci i dorośli. Ale dzięki dobremu wyszkoleniu i sprzętowi zawsze się jednak zdrowe odnajdują. Park ma szlaki piesze i rowerowe i można go zwiedzać do woli. Słoneczne dni i gwiaździste noce. Można rozumnie korzystać z przyrody. To bardzo lubiane miejsce widoków zwierząt i klimatu. Nasze parkowe marzenie przyrody mieszkańców i turystów. Od północy do południa i od wschodu do zachodu. Mamy pięćset lat miasta marzenia oraz przyrodniczy nastrój. Niech ta mapa dobrze wszystkim służy, żeby łatwo wiedzieli, co gdzie i jak. Życzymy zdrowej i fajnej zabawy w uroczych okolicach przyrody i miasteczka. Oto poetycka historia miasta marzenia. Pięćset lat dobrych ciepłych przyrody ludzi i zakątka świata.